Zastanówmy się, kto ponosi ciężar podatku w różnych sytuacjach. W tym odcinku skupię się na insulinie, leku utrzymującym niskie stężenie cukru we krwi u chorych na cukrzycę. Chorzy muszą ją przyjmować, inaczej umrą. Ich korzyść krańcowa jest niemal nieskończona. Bez względu na cenę insuliny muszą ją kupić, bo jest im absolutnie niezbędna. Jeśli fiolka kosztuje dolara i lekarze przepiszą łącznie 3000 fiolek rocznie, to chorzy wykupią tyle fiolek. Przy cenie 80 dolarów, też wykupią 3000 fiolek. Przy każdej cenie, w rozsądnych granicach, wielkość popytu będzie taka sama. W tej sytuacji, o ile cena pozostaje rozsądna, krzywa popytu na insulinę jest linią pionową. Oczywiście, jeśli cena osiągnie 9 milionów za fiolkę, to większość chorych nie wykupi leku i krzywa przestanie być pionowa. Ale przy rozsądnych cenach, Krzywa popytu jest linią pionową. To zatem jest krzywa popytu. Krzywa popytu. W poprzednich odcinkach mówiłem, że to jest popyt doskonale nieelastyczny. Doskonale nieelastyczny, czyli doskonale sztywny. Można go sobie wyobrazić jako cegłę. Niezależnie jak mocno ją ściśniemy w rozsądnych granicach, załóżmy ręką, nie uda nam się jej odkształcić. To przeciwieństwo elastycznej gumki. Możemy też przytoczyć definicję. Elastyczność równa się... procentowa zmiana ilości dzielona przez procentową zmianę ceny. Niezależnie jak bardzo zmienimy cenę, bez przesady, w przedziale opisanym na tym wykresie ludzie i tak wygenerują popyt o wielkości 3000 fiolek rocznie. Teraz nanieśmy. nanieśmy krzywą podaży. Załóżmy, że wygląda tak. A więc. podpiszę. To jest podaż. A więc przy braku podatków te krzywe popytu i podaży przecinają się przy cenie równowagi około 75 dolarów. Sprawdziłem. Tyle właśnie kosztuje fiolka insuliny. A ilość równowagi to ilość, której potrzebują chorzy, czyli 3000 fiolek. Zastanówmy się teraz nad ciekawym aspektem tej sytuacji. Mianowicie, jakie przy takim sztywnym popycie są nadwyżki producenta i konsumenta? Nadwyżka producenta to jego dodatkowy zarobek ponad jego koszt alternatywny kolejnej jednostki, czyli koszt krańcowy. Na wykresie nadwyżka producenta to ten obszar. To obszar między linią wyznaczającą cenę równowagi, a krzywą podaży. To nadwyżka producenta. Zaś nadwyżka konsumenta, i tu zacznie być ciekawie, nadwyżka konsumenta to jego dodatkowa korzyść ponad cenę, którą płaci. Dotąd mówiłem, że to obszar między krzywą popytu a linią ceny równowagi, ale w tym przypadku ten obszar jest nieskończony. Można rozumieć to tak, że chorzy na cukrzycę uzyskują niemal nieskończoną korzyść z insuliny. Dzięki niej mogą żyć w zdrowiu. Dzięki niej w ogóle mogą żyć. Zatem dla nich jest niemal bezcenna. To bardzo ciekawe zagadnienie. Ta nieskończona nadwyżka konsumenta. Nie oznacza, że dla diabetyków to superokazja, ta korzyść jest im niezbędna do życia. Gdyby popyt nie był całkiem sztywny, czyli tak jak w życiu, w realnym świecie przy ogromnej podwyżce niektórzy chorzy zapewne zmniejszyliby dawkę. Dlatego realna krzywa dla insuliny miałaby pewną elastyczność. Byłaby bardzo mocno nachylona, ale już nie całkiem pionowa. Gdybym więc przedłużał ją coraz bardziej w górę, to w którymś momencie zamknęłaby... Ten obszar. Gdybym ją tak przedłużał, to przy cenie 2 milionów dolarów popyt z pewnością bardzo by spadł. Wtedy nadwyżka miałaby skończoną wartość, ale nadal bardzo, bardzo dużą. Wiedząc to, pomyślmy, co się stanie, jeśli jakiś polityk opodatkuje insulinę. To oczywiście fatalny pomysł i go nie popieram, ale kto poniesie koszt? Zapewne już wiecie, ale przeanalizujmy tę sytuację na przykładzie tej podaży i całkowicie sztywnego popytu. Przyjmijmy, że wprowadzono podatek w wysokości 10 dolarów za fiolkę. Używam podatku kwotowego zamiast procentowego, żeby prościej było przesunąć krzywą. Jeśli producenci mają dostarczyć 3000 fiolek, muszą dostać. muszą dostać 75 dolarów. Nawet za tę pierwszą fiolkę muszą dostać 60. Zatem dodajmy do tego podatek i narysujmy nową krzywą. Robiliśmy to już wiele razy. Za pierwszą fiolkę muszą dostać 60 plus podatek to 70 dolarów. Za tysięczną fiolkę muszą dostać 60 z hakiem, więc z podatkiem znajdziemy się tutaj. Za trzy tysięczną fiolkę producenci muszą dostać 75 dolarów. Jeśli dodamy 10, otrzymamy 85 dolarów. Uzyskaliśmy nową krzywą. Można powiedzieć, że to cena z punktu widzenia konsumenta, albo że to krzywa podaży z podatkiem. I tak ją podpiszę. Podaż plus podatek. Wyszło niewyraźnie, ale tu jest napisane podatek. To krzywa podaży z podatkiem. W jakim punkcie przecina się z naszą krzywą sztywnego popytu? Łatwo się domyślić, że pomimo wzrostu ceny, chorzy wciąż potrzebują 3000 fiolek insuliny rocznie. Ilość się nie zmienia, mamy jednak nową cenę równowagi dokładnie o 10 dolarów wyższą. Wynosi około, skoro tu było 75, to tu jest 85. Ta odległość. Ta odległość wynosi 10. Zastanówmy się nad czymś. Jaki łączny dochód uzyska Państwo w tej sytuacji? Łączny dochód skarbu państwa będzie równy 10 dolarów razy 3 tysiące fiolek rocznie, a więc rząd uzyska 30 tysięcy dolarów. 30 tysięcy dolarów rocznie. Sprawdźmy teraz, z czyjej nadwyżki zabierze tę kwotę. Ten obszar to dochód z podatku. To jest dochód z podatku. Producenci wciąż będą mieli tę samą nadwyżkę, a więc cała ta kwota zostanie zabrana wyłącznie z nadwyżki konsumenta. Zauważmy inną ciekawą rzecz. Ponieważ mieliśmy tu popyt sztywny, podwyższenie ceny nie wywołało spadku wielkości popytu i w związku z tym nie ma tu zbędnej straty. Bo popyt był sztywny. Ilość na rynku nie zmieniła się. A więc mamy... Mamy transfer nadwyżki od chorych na cukrzycę do Skarbu Państwa, ale żadna nadwyżka nie jest tracona. Nie jest tracona żadna część tego obszaru. Tego obszaru między krzywą podaży, między punktami przecięć krzywej popytu z krzywymi podaży. Mówiąc inaczej, wielkość popytu nie spadła w rezultacie wzrostu ceny.